FANIMANI.PL. Wiele okazji do pomagania. Fundacja FANIMANI od 2014 roku prowadzi serwis FANIMANI.PL. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce serwis internetowy, gdzie każdy kto kupuje w internecie może bezpłatnie wspierać Waszą organizację. Działa to w ten sposób, że robiąc zakupy online wystarczy przejść przez FANIMANI, a określony na stronie procent wartości zakupów trafi do Waszej organizacji jako darowizna. Kupujący nic więcej nie dopłaca. Płaci tyle samo, ile by zapłacił, nie korzystając z FaniMani. Współpracujemy z ponad tysiącem partnerów. Są to sklepy internetowe i serwisy rozpoznawalne w Polsce i na całym świecie. Z FaniMani korzysta już ponad 6 tysięcy organizacji społecznych z całej Polski. Są to małe i duże fundacje i stowarzyszenia, ale też kluby sportowe, rady rodziców, koła gospodni wiejskich oraz organizacje nieformalne. Najpierw rejestrujecie organizację na FaniMani. Gdy już będziecie mieć założone konto organizacji, ogłoście Waszym fanom i wspierającym, że kupując w internecie mogą Was wspierać. Najlepiej zrobić to wysyłając im link do Waszego profilu na FaniMani.pl Osoba, która chce Was wspierać, wybiera Waszą organizację na FaniMani i wystarczy zrobić to tylko raz. Następnie przy okazji każdych zakupów przechodzi do sklepu przez FaniMani, korzystając np. z przypominajki, rozszerzenia do przeglądarki, który automatycznie rozpoznaje partnerów i wyświetla informację o możliwości przekazania darowizny. Ci, którzy robią zakupy korzystając ze smartfonów, mogą również Was wspierać, instalując aplikację mobilną dostępną dla urządzeń Android oraz iPhone. Rejestracja organizacji zajmuje 5 minut i możecie to zrobić na stronie fanimani.pl łamane przez Zbieram. Wszelkie zasady działania opisane są w regulaminie beneficjenta, który znajdziecie na stronie rejestracji. Zaraz po tym, gdy się zarejestrujecie, otrzymacie link do profilu Waszej organizacji na Fanimani, który możecie wysłać wspierającym. Zdajemy sobie sprawę, że Fanimani to kompletnie inna forma pomagania. Dlatego dostarczamy materiały, które możecie wykorzystać do jej promocji. Ponad 90% tych materiałów dostępne jest z logotypem Waszej organizacji, który dodacie do systemu. Są to grafiki do mediów społecznościowych, filmy czy też animacje gif. Zapraszam do rejestracji organizacji, a jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na infomapa@fanimani.pl. Fanimani.pl, wiele okazji do pomagania.